Ten jeż na moim ogródku wcina kocie żarcie W ogóle się nie boi Ale chyba się mnie przestraszył Gdzie idziesz, jeżyku? Także nie warto czasem golić trawy do zera Tak, aby jeże miały się gdzie schować ale wystraszony troszeczkę. Dobra, panie Jeżu, koniec filmowania.